Jest ze mną guru od ćwiczeń, Ben Iter. Witam. Jest autorem ćwiczenia, które za chwilę pokażę. Znajdź dzielniki liczby 9. Możesz zmienić rozmiar tego okienka z dziewięcioma kropkami, aby sobie w tym pomóc. W tej chwili w okienku mamy 9 kropek. Jeden rząd zawierający 9 kropek. Jeśli złapiecie myszką prawy koniec okienka i przesuniecie go w lewo, liczba kropek nie zmieni się, ale zmieni się ich układ. Trzeba sprawić, by w każdym rzędzie było tyle samo kropek. Rozumiem. Więc dopóki nie jest ich tyle samo... O, już. To nam mówi, że można uzyskać 9 mnożąc 3 rzędy przez 3 kolumny. Właśnie, że 3 jest dzielnikiem. Gdy znajdziemy dzielnik, należy go wpisać tutaj. 3. Trzeba wpisać 3 dwa razy? Czy wystarczy raz? 3 jest dzielnikiem, więc wystarczy raz. Przy dwóch wyskoczyłby błąd. Tak, odpowiedź byłaby zła. Byłaby zła, rozumiem. 9 to także 9 razy 1, jak na początku. Zgadza się, to też są dzielniki. Czy muszę je wpisać w kolejności? Nie. Zatem 1 i 9 i to już chyba wszystko. Możemy spróbować wybrać inne. 2 i 8 zdecydowanie się nie układają. Ludzie pewnie będą ciekawi dlaczego. Ponieważ 9 nie dzieli się przez 2. Właśnie. Mam znów 1 i 9. Nie muszę wpisywać. Nie, bo to te same dzielniki. Sprawdźmy, czy to dobra odpowiedź. Tak, dobra odpowiedź. Zróbmy jeszcze jedno. Następne pytanie. Możesz zmienić rozmiar okienka z 16 kropkami. Mamy 1 i 16. Tak, to też są dzielniki. Wpiszmy je. Wpisane. Możemy się pobawić. Tak jest źle. Tak też. Próbuję uzyskać… Próbuję teraz sprawdzić 2. 2 może być dzielnikiem. I jest. 2 <słuch> jest dzielnikiem. Zgadza się. Dwa rzędy po 8. Możemy więc wpisać, że 2 i 8 są dzielnikami. 16 dzieli się przez 2 i przez 8. Absolutnie. 16 przez 2 to 8, a 16 przez 8 to 2. Widać to w okienku, bo mamy 2 grupy po 8 kropek albo 8 grup po 2 kropki. To prawda. Więc mamy już 2 i 8. Zobaczmy. Popatrz. 4 na 4. Wpisuję 4 raz. Tak, 4 jest dzielnikiem. A teraz… mamy… 8 grup po 2. Miałem już dwie grupy po 8, dzielniki już wpisane. Zostaje nam więc tylko 16 na 1. To chyba koniec. Sprawdźmy odpowiedź. Poprawna. Dziękuję, to bardzo fajne ćwiczenie. <głosy> Cieszę się.